Cześć, zastanawiałeś się jak otrzymywać powiadomienia na swoich streamach IRL, na przykład gdy jakiś użytkownik da Ci followa, subskrypcję, albo wyśle Ci donate'a? No to już Ci pokazuję jak. Tak naprawdę będziesz potrzebował, no nie tego akurat telefonu, tylko na przykład taki. I dlaczego nie iPhone? Już Ci wszystko wytłumaczę. Niestety, ale na iPhone'ach nie znajduje się żadna aplikacja, która umożliwiałaby otrzymywanie właśnie powiadomień z Twitcha lub z innego miejsca, tak abyśmy mogli je sobie łatwo tutaj odebrać. Natomiast na Androidzie znajduje się bardzo fajna aplikacja, która umożliwia nam po pierwsze czytanie czatu, po drugie otrzymywanie powiadomień i po trzecie spróbujemy sobie jeszcze zrobić skipowanie tych powiadomień. Tak więc ja teraz włączę nagrywania na telefonie i pokazuję Ci wszystko co ja. OK. Po pierwsze, wejdź do swojego Play Store'a i wyszukaj aplikację IRL Chat. Jest aplikacja zrobiona przez użytkownika jhnk. Wygląda ona tak. Zainstaluj, jak widzisz, ja już ją pobrałem i zainstalowałem, więc teraz po prostu muszę w nią wejść. Jak widzisz, na dole pokazuje się Monit, żebyś zalogował się do Twitch'a, aby włączyć swój chat. Tak więc wchodzisz w ustawienia, klikasz ten duży fioletowy przycisk Login with Twitch, i logujesz się do swojego konta. Po zalogowaniu się, jak widzisz, po lewej stronie na dole będziesz miał status połączenia do twojego czatu. Wszystko oczywiście zależy od internetu. Może być połączony. Może będzie trzeba chwilę poczekać. Żeby teraz ci to pokazać, na dwóch telefonach, tutaj wyślę wiadomość. Nacisnę wyślij i pojawia się wiadomość na drugim telefonie, tak jak wiadomo działa czat. W tym momencie połączyliśmy się do czatu i będziemy w stanie czytać wiadomości od naszych widzów, ale jak teraz dodać powiadomienia? W tym momencie skorzystam z komputera. Ja skorzystam ze strony takiej jak Stream Elements, więc sobie do niej przejdę. Ty przejdź do strony, dzięki której ty odbierasz swoje powiadomienia. Przechodzimy do dashboardu. Po lewej stronie wchodzimy w Streaming Tools. Overlay. Tutaj już jeden overlay mam dodany, ale na potrzeby tego filmu dodam kolejny. Tak więc klikam New Overlay. Tutaj Resolution. Ja dam mniejszą, żeby sobie coś wytestować, ale możesz wybrać dokładnie taką rozdzielczość, jaką używasz na swoim streamie. Wybrałem 720p, klikam Start. Klikam w ten plusik. Przechodzę do alertów, do alert boxa. Ja sobie zmienię rozdzielczość tego alert boxa, tak żeby pasowała ona do rozdzielczości tej strony powiadomień. Teraz po lewej stronie klikam Center Widget i po prawej stronie u góry naciskam Save. Overlay name, powiedzmy dajmy powiadomienia i zapisujemy. Teraz, teraz po naciśnięciu Emulate możemy sobie tak jakby wytestować, czy ktoś wysłał nam jakieś powiadomienie, dał followa, subskrypcję i tak dalej. Więc ja teraz zainicjuję event zafollowowania. Jak widzicie mamy napisane, że Ardelia zafollowowała. Teraz klikasz sobie po prawej stronie u góry w ten taki powiedzmy łańcuszek i skopiowałeś teraz link do swojego overlaya. Teraz ten link musisz wysłać sobie tak, aby mieć go na swoim telefonie. W tym momencie należy ten skopiowany nasz link wkleić po prostu do naszej aplikacji. Tak więc otwieramy sobie ustawienia i na samej górze mamy coś takiego jak manage Browser Source, klikamy po prawej stronie na dole plusik, w URL wklejamy nasz link, w name możemy sobie dodać kolejne imię jakby naszego overlayu, czyli tak jak mieliśmy na przeglądarce powiadomienia, tu zrobię tak samo i przyciskamy Add Browser Source. Oczywiście możemy też zaznaczyć opcję Auto Reload on, on Reconnects. Teraz sobie przetestować, ja użyję znowu komputera, kliknę Emulate, Follower Event, i jak widzisz, na telefonie również dostałem powiadomienie. Kolejną rzeczą, którą możesz sobie do tego dodać, jest to, aby Twój telefon dla Ciebie czytał powiadomienia albo wiadomości z donatów. Jak to zrobić? To również robimy na naszym komputerze, na stream elemencie. I to jest bardzo proste, ponieważ klikasz w miejscu, gdzie masz dodane swoje powiadomienia. W moim przypadku jest to nazwa alert box 1. Klikasz sobie w ustawienia. I powiedzmy, że tutaj ustawimy czytanie wiadomości z Donate'a. Tak więc wchodzimy w Tip Alert, obok klikamy ikonkę ustawień. Przechodzimy na sam dół i jest tu opcja TTS Settings. Klikamy strzałeczkę. Na początku musimy ustawić język, w jakim będzie nasz głos czytał powiadomienia. Tak więc jako, że jesteśmy Polakami, szukamy tutaj na początku zakładki Polski. Znajduje się ona za American Spanish. I mamy do wyboru parę głosów, mamy na przykład Amelię, Stanisława Tomasza lub Klaudię. Ja wezmę Amelie. Musimy jeszcze kliknąć jedną rzecz, czyli enable text to speech, nacisnąć save. Teraz w emulate możemy zrobić sobie tip event, ustawić custom. Powiedzmy, że dam kwotę 10 zł. Username zostawia taki jest. A w message wpiszę Cześć Udanego Streamowania Specjalnie napisałem po polsku, tak żeby bot nie miał problemu z czytaniem. Następnie pokażę wam tutaj telefon i ja klikam sobie Submit Cześć Udanego Streamowania I jak słyszałeś, wiadomość z Donata została przeczytana W tym momencie jest tu już koniec konfiguracji, ale mam dla ciebie jedną bardzo przydatną rzecz Jeśli będziesz podłączał jakiś głośnik przez Bluetooth do swojego telefonu Może zdarzyć się tak, że przez to, że nie będziesz dostawał żadnych powiadomień Twój głośnik będzie się wyłączał. Dlatego twórca aplikacji też to przemyślał, więc wchodząc sobie w ustawienia, zjeżdżasz na sam dół i jest tutaj opcja Speaker Disconnect Workaround. Oznacza to, że Twój telefon co 5 minut będzie wysyłał krótki dźwięk, pewnie jakiś szum, jakąś, jakiś cichy dźwięk, tak aby głośnik został aktywny i się nie rozłączał. Po naciśnięciu tej opcji wszystko już działa i teraz Twój głośnik nie powinien odłączać się od Twojego telefonu. Jeśli uważasz, że ten film był przydatny, i chciałbyś, aby na tym kanale pokazało się więcej poradników tego typu, to lajkuj, subskrybuj i widzimy się w kolejnym. Cześć!